A w tejcie możemy wyjść na czerwoną szafkę, bo no, tutaj mało widoknie. Zmójść na czerwoną szapkę. Cześć! Jesteśmy w Pirowaczu. Przypłynęliśmy tutaj wczoraj późnym wieczorem. Nie miałem już czasu, żeby poswiedzać. Dzisiaj wcześniej rano stałem i idę zobaczyć tutaj stare miasto. Z tego co widzę, jest naprawdę stare. Więc idziemy! zaczęło wiać i opuściłem kontemplacyjną miejscówkę teraz idę na kawę i krosanta standardowym żeglarskim zwyczajem z rana musi być kawa musi być krosant lezynale. Nie! zwrot przez ruchę. Kto, kto, kto, kto chce powiedzieć? najpierw rozpędził? Nikt się nie chce skontrowitać. Po pierwsze, po pierwsze, żeby wykonywać jakiekolwiek zwroty musimy mieć co? Minimalną prędkość zwrot. Czy mamy taką prędkość? Mamy, bo sterujemy. Teraz tak. Zwrot przez jest uważany jako zwrot najbardziej niebezpieczny. Z waszych silnikach. Natomiast ja, ja osobiście uważam, że jeżeli się tylko da, jeżeli płyniemy wiatem pełnym baksztagiem, Wasza Fordevina, płyniemy na pierwszym przedniżaniu. Po to, że jeżeli nawet zrobimy ten przez rufę, nie przesadnie bom, który bardziej dużo nie zrobi krzywdy. Ale tak jak teraz, płyniemy w kierunku Lego Iża i musimy zrobić to przez rufy, aby się dohalować tam baksztagami. Co robimy? Na pewno wyłączyliśmy dać mu ślubę stecz, matki wstecz, żeby nie miał. To prostujemy. Powolutku. Stepa jest. Musimy zjąć obsadę na shot, czego? Grota. I na szoty poka. Kto chce operować ten grota? Ja. Ok. Przygotuj sobie od grota. Kto chce shotami poka operować? Ja Dobra. Ja idę prawy. Zoperujesz kołem? Nie, młody. Ty, co? Nie, to tam się operuje. No, operowałem w nuże. Znaczy. się tu? Jeszcze się Czy jesteście gotowi? Tak. Dobrze. Teraz musisz, teraz... idziemy powoli do Fordewindu. Windu ktoś jest na dali? Ja jest, jest na dali. Okay. Idziemy do Fordewindu. No. Delikatniutko, powolutko. Dochodzimy do kursu Wind i patrzymy, jak zgaśnie nam żagiel przedtem. Przestanie pacować. Tak? Przestań pracować. Przestań pracować? Jeszcze chwilę. Jeszcze złotem, jak sam sztywny szok. Czyli nie jest w moim razie na to Wybieramy lewy szok. Lewy szok. Pookryje lewym szotem. Nie ma nikogo. Tu jest lewy szok. Lewy szot, czy obbieramy lewy szot, prawy szot odbijemy. Wybieramy, jedziemy. Przerzućmy sobie przed szakni w przedni. No Czasami jest tak, że się lin Nie, dotypią... o. Nie, nie ciągnią, by ci zaczepił. No wiem, spokojnie. Trzeba kogoś wziąć, to odczepi. Tak. O tak. Dobra, dobra, dobra, dobra. uwaga. Stop, stop, stop. Uwaga. Lewy szodbieramy. Lewy odbieramy. Szot... Musisz trochę poluzować, bo on się zaczepił Zaczepij, musisz go popuścić, bo z górą zaczepiło. O co? O Jum Saling. O Jum Saling. Przesu. Przesu, przesu. rozważajcie. Wybieramy się od grota, wybieramy się od grota, wybieramy się od grota. Widzimy, że jedziemy, wybieramy grota. I uwaga, jak dojdzie, jak wybierzemy grot do prawie do osi symetrii, sterning wykonuje zwrot. Tak? Drugą stronę, tak? Ten, ten przerzucenie tego grota nie było niebezpieczne.